180 g wiórek kokosowych 140 ml napoju ryżowego 125 g płatków jaglanych 70 ml oleju rzepakowego 60 g cukru trzcinowego 15 g siemienia lnianego 1 łyżeczka proszku do pieczenia Do miski wsypujemy wiórka kokosowe płatki jaglane cukier trzcinowy siemi lniane proszek do pieczenia i całość mieszamy po wymieszaniu dodajemy olej rzepakowy i całość mieszamy Następnie dodajemy napój ryżowy i całość ponownie mieszamy. Z tak przygotowanej masy formujemy nasze kokosanki.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 Podczas kolejnego wspólnego kłócenia pokażę Wam przepis na pyszne nowo wegańskie placuszki z cukinii. Zapraszam serdecznie!